O Boże, O Boże, o, o, plastry, morfina i skrzynka za darmo. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Name tagi. Dobra, let's go. Musimy coś nazwać.